Pomorzanin Toruń podejmuje AZS AWF Poznań dla akademików, obrońców tytułu mistrzowskiego z zerowym dorobkiem punktowym. Wygrana w tym spotkaniu to ostatnia szansa na pozostanie w grze o pulę finałową. Zapraszam 8 stycznia na najciekawsze spotkanie trzeciej kolejki halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie sezon 2021-2022. Sala Boczna Areny Toruń, ulica Generała Bema. Życzę Państwu wielu sportowych emocji. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.